Dobra, a więc zaczynamy poszukiwanie literów. Uruchamiam fajną komendę na alerty od Antichita. O, jakiś gracz machity! Trzeba go banować! Tutaj dam kolega kopie. Widać! Widać się czy nie? O! Jak widzimy gracz X-Nerf machity! i ewidentnie gracz X-Nerf machity! Yy, banujemy takiego gracza pod tytułem x rave za Bobas! Zwalowany pierwszy citer licznik O zgłasza nam jakiegoś MERFIX ZA Nie widzę nic bo jest ciemno jak dupie ale trudno Tutaj jakiś gracz widzę czysto totalnie wbija się Jakiś GTX 3.8.2.1 Widzać Legit no Legit 100% Jeszcze jemu gildia ocenie E, gildia taka jakaś dziwna e, Nie mają serca, to im zrobię serce e, Ender Crystal, O, mają tutaj serduszko ode mnie Z oceniam 3 na 10 e, W prezencie Tak, że robimy tak Robimy tak, że kupa I które już zniknęły ale mam to w grupie jeszcze wam obrzucam rzucę wilkie i zbanuję z powodem baszku prady pod po tego, że mnie nie sprawdzaliście Brak w ty, Entech to jednego za b, bark Barol Wojtyła I dobra, skończyliśmy tutaj wikony są yy, moje Wstępamy następnego do Citecha Dobra, tutaj sprawdzam jednego gracza hi, Graczu Hitty Villagera Dobra, hita go z pięciu kratek, czyli 5 metrów, czyli biorąc pod uwagę moją zaawansowaną matematykę To jest 5 y, razy 5 minus 5 podzielić na cena harnasia Jest legit y, Graczu Hitty tego tutaj teraz z tylu kratek W całym świecie 3 metry są niemożliwe. Mam pana, robię mówię uzienie. Jail, y XGTX 35 y Dobra, uwięziliśmy go. Teraz jest w naszym więzieniu dla niegrzecznych dzieci. Dokarmiam się, poczekaj. Y o tak, to dla... Nie, to nie dla ciebie. To dla ciebie. Skacz! O tak, mój graczu!